Znałem takiego typa, co mu się wydawało, że... Urodził się jako gatunek nadludzki Nie liczył się z nikim i nie ukrywał, że Innych smutki to dla niego radości skutki Innych niewinnych traktował jakby byli Najgorszym sortem na rynku tekstyli Karmił się krzywdą ludzi, banda debili Nie było chwili, żeby w nim litość zbudzili Kiedyś się podziwiałem ci się, za to mi wstyd Nie rozumiałem o co chodziło ci, Kiedyś ci Zazdrościłem teraz jest mi ciebie żal Wtedy słabą psychę miałem Dzisiaj za to stal i Odejdą z tego świata niezapamiętani I do Boga nikt nie szepnie, nikt nie wspomni o nich Nawet łezka nie poleci nikomu po twarzy Ale możesz to odwrócić, zmienić kolej zdarzeń Gdybyś tylko chciał, mógłbyś swoje życie zmienić Gdybyś się nie bał, mógłbyś w Ciebie dziś uwierzyć Gdybyś to już znał, że od Ciebie to zależy Gdybyś to wiedział, mógłbyś to inaczej przeżyć Bo Ty sam decydujesz, sam pokieruj swoim życiem, to nie za. To nie nadużycie Niech ten przekaz trafia Do wszystkich zagubionych Na życiowym szlaku Trochę pobłądzili Niech to trafia w serca Wszędzie w każdej chwili I pomoże, może by się naprawili Twoje życie w twoich rękach Tak samo jak moje Z powołania byłem nikim Dziś przed tobą stoję W postaci tej muzyki przeżycia konserwuję istotne są wyniki nad sobą pracuję Żeby nie powtarzać błędów to analizuję Sytuacje zdarzeń niczego nie żałuję I odejdą z tego świata nie niezapamiętani I do Boga nikt nie szepnie Nikt nie wspomni o nich Nawet łezka nie poleci nikomu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 Oh, I'll